Cześć! Witam na moim kanale e, Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć Cały mój dzisiejszy dzień w szkole No, przyszłem rano ze szkoły Jak zawsze na 8. E, miałem pierwszy polski Okazało się, że nie było kartkówki Która miała być Później miałem niemiecki Na którym Pani mnie znerwowała Bo musiałem napisać jakiś jakieś wypracowanie po niemiecku no i później miałem co ja miałem później? w web. no i pobiłem swój rekord życiowy na tysiąc później miałem religię po religii miałem co ja miałem po religii? dobra nie będę wam mówił takich głupot no a chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj Czemu tak długo nie nagrywałem Tak Nie nagrywałem tak długo Żadnych filmików Ponieważ yy, Chodziłem do szkoły Robiłem zadanie Nie chciało mi się No i poza tym, że nie miałem żadnych subskrypcji nowych Dlatego nie podróż więc proszę o subskrypcję, bo inaczej nie będę wcale nagrywał ich... konto skasuję sobie... no... dziękuję